Wykorzystamy prawo przemienności dodawania. Pozwólcie, że podkreślę to na początku. Prawo przemienności dodawania oznacza zapisanie działania 5 dodać 8 dodać 5 w inny sposób. Na koniec znajdziemy sumę tego dodawania. Prawo przemienności dodawania brzmi bardzo skomplikowanie, ale oznacza to po prostu, że w trakcie dodawania kilku liczb nie ma znaczenia kolejność dodawania tych liczb. Możemy więc wykonać to działanie jako 5 dodać 8 dodać 5 Możemy też to sobie uporządkować jako 5, dodać 5, dodać 8. Możemy to ułożyć również jako 8, dodać 5, dodać 5. Wszystkie te zapisy zmierzają do tego samego i to ma sens. Jeśli do 5 czegoś dodam 8 i jeszcze 5, miałbym tyle samo, gdybym mając 5 czegoś, dodał 5 i jeszcze 8. Możecie spróbować rozwiązać wszystkie te przykłady. Otrzymacie ten sam wynik. Choć wyglądają one różnie, dadzą nam ten sam wynik. To jest najłatwiejszy sposób z uwagi na to, że mnóstwo ludzi od razu wie, że 5 dodać 5 równa się 10 i do tego jeszcze dodamy 8, co równa się 18. Teraz sprawdźmy te dwa pozostałe, które dadzą nam dokładnie ten sam wynik. Ten tutaj, 5 dodać 8 równa się 13. 13 dodać 5 daje również 18. W ostatnim przykładzie mamy 8 dodać 5, co równa się 13. 13 dodać 5 równa się również 18. Nieważne w jaki sposób to obliczacie i w jakiej kolejności. To jest właśnie prawo przemienności dodawania. Oznacza ono, że kolejność wykonywania działań nie ma znaczenia, jeśli kilka liczb do siebie dodajecie.